Blisko prawej strony, gdyż inne pojazdy nas wyprzedzają Muszą mieć miejsce do tego, aby ten manewr bezpiecznie przeprowadzić Po prawej stronie zjedziemy sobie na pobocze Zrobimy zatrzymanie we wskazanym miejscu Zatrzymujemy się na asfalcie, hamujemy I zjeżdżamy kierunek na pobocze Zjeżdżamy, opuszczamy sobie spokojnie drogę Zatrzymujemy się Kierunek lewy i spokojnie włączamy się do ruchu. Proszę bardzo, jedziemy, jedziemy, wolne, proszę bardzo, spokojnie możemy i rozpędzamy się, 50 to 50 i bliżej prawej strony, pojazdy jednośladowe jak najbliżej prawej krawędzi. I rozpędzamy się, 50 to 50. Po głównej pojedziemy w lewo, po głównej pojedziemy w lewo. Mimo to kierunek musimy zasygnalizować kierunkowskazem, bo jest zmiana kierunku jazdy. Inni uczestnicy muszą wiedzieć, w którym kierunku się poruszamy. Bardzo dobrze. I jedziemy wiaduktem na dół. Pięćdziesiątka, jedziemy pięćdziesiątką. Zatrzymanie zrobić. W załtoczce tam tak, gdzie? Jedziemy prosto cały czas. Dalej zrobimy w tej drugiej cierpie. Zatrzymanie we wskazanym miejscu, jak ten pojazd przed nami, mamy zatoczkę. Proszę bardzo, zjeżdżamy do zatoki, Kierunkowska z blisko prawej strony. Zatrzymujemy się w tej zatoce. Noga dopiero jak się motocykl zatrzyma. Kierunkowska z lewy i czekamy na razie. Nie ma możliwości włączenia się do ruchu. I teraz włączamy się, proszę bardzo. I cały czas prosto jedziemy. Cały czas prosto. Przemieszczamy się ulicą gazową. w ulicę Ziębicką. Jeszcze jedziemy prosto, teraz skręcimy w prawo w ulicę Ziębicką.